Pomogę Doprowadzić Ci się do porządku Pomogę Doprowadzić Ci się do porządku Jestem, by trzymać Cię za rękę Jestem, by wspierać Cię codziennie Czas. Zawsze Będę podstawał Tę dobrą radą wysłuchaj Wtul się, zagram Ci Twoją ulubioną piosenkę Zanudźmy ją razem, tak, tak jak mnie to. nauczyłaś Ty Zanudźmy ją razem, tak jak mnie nauczyłaś Ty, ty.